Nie mam już tabliczek, Jezu, dziękuję wam za donate, ale już brakuje. <gry> Content z tabliczek. Micro Pro, tak? I mamy kolor wybrać tutaj gdzieś, nie, wybraliśmy żółty, tu mamy A dać czarny. Przekazuję 2,86 zł. To grube funny moment będzie wkrótce patrzył. Lecę montować, A tak to... swoją drogą. Mógłbyś mnie też dodać na tabliczkę? XDD Pozdro. Jezus, dziękuję bardzo. No przestań. Nie, no ja, ja nie wiem, kogo dodawać. Dzięki za. Maciek dołożył 14 ,99 zł i 90. Widzę Zapiszcie to proszę, bo ja już nie wiem, kogo dodawać. Jeszcze ja wbiję równą 100 i ty to masz jeszcze mało tego, bo pokoń moich tabliczek miała jakoś 200, a każda po 5 zł. Ja, serio? A do Kwadratowej News, jeżeli ty jesteś tym kanałem, Kwadratowej News, bardzo mi się podoba ten kanał. Tylko błagam cię, bardzo nie lubię, jak ktoś wyciąga. Yy, nie wiem, na przykład jak czasami z kimś się tam powyzywam na KM i tak dalej i ktoś wyciąga z kontekstu moje słowa jakoś obraże i potem to jest wrzucane na YouTube'a. Bo ludzie na YouTube nie rozumieją tego, że to jest tylko i wyłącznie wyciągnięte z kontekstu, a myślą, że jestem po prostu hałem i prostakiem. Jestem, ale nie zawsze. Dlatego proszę cię, nie rób takich akcji, gdzie... <śmiech> gdzie graf mówi, że... <śmiech> Wczoraj się wyzywałem z grafem i właśnie o to mi chodzi, że tego nie było, bo już go przeprosiłem. No i o to mi chodzi.